Jak wiecie, w Minecraftie jest bardzo dużo ukrytych rzeczy. Dzisiaj pokażę wam e, snapshot, który ma w sumie już ponad rok, ale jest w połowie zapomniany i on przez cały czas mnie intryguje. Chciałem wam pokazać w sumie już go dawno temu, ale dzisiaj wziąłem się w garść e, i wam go zaprezentuję. Ogólnie jest to Snapshot 20w14 Infinity i on zaraz wam pokaże, co to jest po prostu magia. Naprawdę, to jest magia. Jak widzicie, mamy tutaj właśnie ten snapshot. Jeżeli rozgląda, rozglądalibyśmy się po snapshotach, to na pewno byśmy go zauważyli. I ja właśnie też go teraz zauważyłem, więc odpalę go sobie. Dobra, uwaga, uwaga. O! Parcie, parcie! Słyszeliście to? I to jest pierwsza rzecz, która naprawdę dziwi, jak się odpali tego Minecrafta, czyli animowany znak Mojangu i dźwięk. Dżank. Z tego co pamiętam, jak odpaliłem, chyba pierwsze dwa razy, te dźwięki są inne. To sobie też postaram się to też wam później pokazać. I dobra, jak odpali się tego snapshota, to nic w sobie jakoś bardzo się nie różni od zwykłych snapshotów, które wtedy były publikowane. Ale, ale, ale, ale, uwaga, to jest naprawdę bardzo zapomniany snapshot, który tam kiedyś był przez. miał swoje 5 minut, i już nagle ucichnął, a mnie on naprawdę dalej intryguję, więc weźmy sobie w single player, twórzmy świat na hard creative, e, nazwijmy go e, new albo m, infinity e, dobra, odpalamy świat i zobaczymy, co tutaj e, nam się pojawi. Uwaga, uwaga, 100% i yy, dobra, odpalił nam się ten snapshot i jak na razie wielu rzeczy nie widzę, jak na razie wszystko wydaje się normalne. No właśnie nic się na pierwszy, pierwszy rzut oka, no nie się nic, normalny świat, świat jak świat. Ale, gdy wejdziemy sobie na kreatywie e, do EQ i wejdziemy sobie tutaj, to wszystkie, ale to wszystkie itemy są po prostu pomieszane, jak widać. Wszystkie itemy są pomieszane, nie wiadomo, nie wiadomo, które to, które, znaczy, no wiadomo, ale jeżeli jesteście przyzwyczajeni do wszystkiego, do wszystkich itemów poukładanych, to nie polecam, naprawdę nie polecam. To jest zabawne, więc y, dobra, do pomieszane itemy, co jest, spoko, spoko, jakby zbyt to nie obchodzi, jakoś przeżyje je przeżyje, ale dobrze, jeżeli was to tak nie obchodzi. Jeżeli wam to nie przeszkadza, to spoko, lecz to, co jest po prostu strasznie dziwne i w sumie tym ps się tak wybił, można powiedzieć, to biowy. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi, więc stwórzmy sobie. Mamy obsydian, prawda? Weźmy sobie jeszcze Flint and steam i zróbmy zwykły portal do Netheru. zwykły portal do Netheru, prawda? Nic tu się da w gestage. Na razie jest zwykły, prawda? Na razie jest zwykły. Ale weźmy sobie książkę, a dokładniej book and a quill i napiszmy w niej obojętnie co. Siema, siema. Stwórzmy ją i rzućmy do portalu i jak widzicie, portal ma już swój kolor em, to jest pierwsza rzecz, więc wejdźmy do tego portalu. Uwaga, uwaga, uwaga. Yy, ogólnie już wam powiem, że ten yy, Snapshot ma 2 miliardy 147 milionów 483 tysiące 600 47 biomów. Więc za każdym razem, jak będziecie zmieniać właśnie kolor tego portalu, to będziecie po prostu na innym biomie i tak możecie w kółko, w kółko. Można powiedzieć, że to się w ogóle nie skończy. I patrzcie, napiszmy sobie znowu w niej jakąś treść, Rzućmy. a, rzućmy i portal teraz znowu się zmienia na taki kolor. Oj, Ciekawa sprawa. I jesteśmy teraz w kolejnym, można powiedzieć, zbagowanym świecie cie <laughs> Patrzcie jak to wszystko po prostu wygląda, pszczoły tu latają i w ogóle to wszystko jest jakieś, nie pobugowane, tylko wszystko jest można pojeść do góry nogami i w ogóle jakieś pomieszane naprawdę i tak samo jak Eku jest pomieszane to jest po prostu bardzo głupie i po prostu moim zdaniem ciekawa byłaby na przykład seria na taki, wiecie, na tablet, ciekawe oglądałbym chętkiem, nie wiem jak wy, ale w, w, zobaczmy sobie jeszcze ten, nie wiem, ten bio, Biom i zobaczmy Zobaczmy, ile, iloma rzeczami te biomy się od siebie różnią, bo sam dokładnie. O, dzisiaj teraz nie napisałem nic w książce, więc właśnie ten biom, znaczy, więc to przeleciało. Wydaje mi się, że te biomy tworzą się też przez jakieś tam cytaty w tych książkach. Nie, że dokładnie są takie cytaty, ale te cytaty są na przykład, e, nie wiem, są podobne do jakiegoś cytatu na przykład na A, które Mojang wymyślił, e, i po prostu wtedy taki świat się tworzy. O jezu, aż mi laguje Minecrafta. o. M, co, co, 1 FPS teraz mam. 1 FPS teraz mam, widzowie. Jeden FPS teraz mam. Okej, okay, okej. Okay. 2 FPS, jeden FPS. Nie jest zbyt fajnie. Nie jest naprawdę zbyt fajnie. Jeszcze się okaże, że ten snapshot To jest jeden wielki wirus, widzowie. Naprawdę. O, o, o, dobra, dobra. Już wszystko jest znowu e, dobrze. Chodzimy i. O, o, o. To jest trochę już lepiej. 11-10 FPSów. Ale ten świat chyba tam tak się tak akurat nam trafił. Taki strasznie zlagowany. Więc e, jak widać są też takie typowo zbagowane światy, ale chcę zobaczyć, znajdziecie jakiś naprawdę pokręcony świat, pokręcony świat. Jest serio tutaj jeszcze więcej tych bugów, których w sumie nie odkryłem, co tu się stanęło, co tu się stanęło, co tutaj się dzieje, co tutaj się dzieje, widzą O Oh my god. Słyszę dziwne dźwięki i to wszystko jest pomieszane. Patrzcie na tą wodę, wydaje mi się, że wtedy jeszcze Mojang, po prostu pobawił się i pokazał, opublikował, można powiedzieć w takim snapshotzie, a właśnie pobugowane światy, które kiedyś po prostu im nie wyszły, a nadal mieli je tam gdzieś zapisane i tych światów właśnie jest ponad 2 miliardy. 2 miliardy, jak możecie w kółko Macieja. Jestem pewien w sumie, że ten snapshot ma jeszcze więcej błędów. I jeszcze raz powtórzę, sorry, pomyliłem się, to nie są błędy, to jest specjalny snapshot. Ale chcę teraz zobaczyć, czy faktycznie jeżeli odpala się na nowo tego Minecrafta, to, to jest inny dźwięk, Mojang, zaśpiewany dźwięk, więc sprawdźmy to. E, może jeszcze, e, nagram z tego kolejną rzecz i znajdziemy jeszcze jakieś e, inne bugi, może są na przykład jakieś dodane itemki, sam nie wiem. Dobra, odpalamy jeszcze raz tego Snapshota i słuchamy, słuchamy. Teraz moim zdaniem było takie małe opóźnienie. Co nie? Czy. czy, czy? Chyba też ten modżank jest inny. Sprawdźmy to jeszcze raz, bo nie jestem pewien. Uwaga! Tak! Tak! Tak! Tak! Dźwięki są inne. Dźwięki są teraz inne, Debondor miał rację, Debondor miał rację widzowie. Dobra, odpalam teraz ostatni raz, i od będziecie widzieć całą animację, bo wcześniej był czarty ekran, przez chwilę jak się uwaga ulaga. O nie, o nie, o nie, też są animacje dziwne, oh, kurczę, szkoda, że teraz było takie, takie trzęsienie się jakby. No Czasem są inne, czasem są takie same, więc to było wszystko z tego odcinka. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali ten filmik do końca. Oczywiście zostawcie komentarz dla zasięgu i łapkę w górę, żeby ten filmik też się jakoś przyjął i pa!